Witam Was bardzo serdecznie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstaje obraz w zwierciadle? Choćby takim, jakim jest domowe lustro. Przyjrzyjmy się temu bliżej. filmu noszącego tytuł Światło. Dlaczego coś widać tak, jak widać? Wiemy, dlaczego możemy widzieć. Dlaczego widzimy otaczający nas świat. Natomiast z filmu Tęcza, jak to opisać, wiemy, dlaczego widzimy kolory. Linki do obu filmów pozostawiam w opisie i zachęcam do przypomnienia sobie tych wiadomości. Podsumowując jednym zdaniem, Powiem tylko, że aby coś zobaczyć, do naszego oka musi trafić światło. W oku receptory odbierają sygnał i przesyłają go do mózgu, który może go w odpowiedni sposób zinterpretować. Zanim jednak światło widzialne, czyli rodzaj fali elektromagnetycznej o odpowiedniej długości, trafi do naszego oka, pada najpierw na konkretne przedmioty, odbija się od nich i dopiero potem trafia do oka, niosąc ze sobą informacje np. o ich kształcie czy barwie. jak już było powiedziane, my zajmiemy się odbiciem światła od zwierciadeł. Zastanowimy się jak powstaje taki obraz, dlaczego akurat taki powstaje i jaki on jest. Zwierciadła to wszelkiego rodzaju lustra, lusterka, kałuże na ulicach po deszczu, tafle wody, łyżki, bombki na chońce, a czasami i klamki od drzwi. My będziemy rozważać, jak odbija się światło od lustrzanej powierzchni płaskiej. Mamy wtedy do czynienia ze zwierciadłami płaskimi lub od lustrzanej powierzchni będącej wycinkiem sfery, czyli kuli. Mówimy wtedy o zwierciadłach sferycznych. Zacznijmy od zwierciadeł sferycznych. Zanim jednak to zrobimy, wyjaśnijmy kilka ważnych pojęć. Zwierciadłem nazywamy gładką powierzchnię, która odbija padające na nią światło w specyficzny sposób. W przypadku zwierciadeł sferycznych taka powierzchnia jest wycinkiem powierzchni kuli. Gdy jako zwierciadło wykorzystujemy fragment wewnętrznej strony sfery, powierzchni kuli, mówimy o zwierciadle sferycznym wklęsłym. Jeśli zewnętrzną, zwierciadle sferycznym, wypukłym. Aby móc dobrze opisać zjawisko odbicia, wprowadzono przydatne terminy opisujące te zwierciadła, takie jak środek krzywizny zwierciadła, punkt O, środek zwierciadła, punkt S, promień krzywizny zwierciadła, czyli promień sfery, R, oś optyczna, czyli oś główna zwierciadła. Jest to prosta, na której leżą punkty S i O. Należy pamiętać również o tym, że w wyniku obserwacji stwierdzono, że promienie świetlne rozchodzą się po liniach prostych. Tak jest w sytuacjach, kiedy światło rozchodzi się w ośrodku jednorodnym optycznie i jest dala od silnych lokalnych pól grawitacyjnych. Aby się o tym przekonać, zrobimy ciekawe doświadczenie. Pamiętacie nasze doświadczenie? Chmura w butelce? Teraz je wykorzystamy dla ukazania prostoliniowości promieni światła. Mamy chmurę i teraz przez nią laser przepuścimy, światło laserowe. I zobaczcie, że rzeczywiście promień jest prosty. Jak już wspominaliśmy, promień światła odbija się. Dobrze nam to pokaże kolejne doświadczenie. Jak widzimy, promień odbija się. W wyniku obserwacji i pomiarów zaobserwowanego przez nas przed chwilą zjawiska sformułowano tak zwane prawo odbicia. Prawo to opisuje, w jaki sposób promienie się odbijają od danej powierzchni. Zgodnie z nim, każdy z promieni światła odbije się od powierzchni zwierciadła pod takim samym kątem, jak na niego padł. Aby wyznaczyć ten kąt, rysuję prostą prostopadłą do powierzchni odbijającej światło w punkcie jego padania, która służy za punkt odniesienia do wyznaczenia tego kąta. Tą prostą nazywa się normalną. Potrzebne nam są jeszcze dwa pojęcia, aby móc w pełni zrozumieć bieg promieni i powstawanie obrazów w zwierciadłach. To ognisko i ogniskowa. Jeżeli na zwierciadło sferyczne wklęsłe pada wiązka promieni równolegle do osi optycznej, to po odbiciu przechodzą one przez jeden punkt, który leży na osi optycznej tego zwierciadła. Punkt ten został nazwany rzeczywistym ogniskiem zwierciadła i oznaczamy go dużą literą F. Ognisko powstaje między zwierciadłem, a jego środkiem krzywisny. Z kolei odległość ogniska od środka zwierciadła nazywamy ogniskową i oznaczamy małą literą F. Jest w przybliżeniu równa połowie długości promienia krzywizny zwierciadła. A zatem prześledźmy promienie padające na nasze zwierciadła. Przed zwierciadłem kulistym wklęsłym umieszczamy punktowe źródło światła, czyli takie, którego rozmiary geometryczne można pominąć. Promienie rozchodzą się oczywiście we wszystkich kierunkach. My dla ułatwienia naszych rozważań wybierzemy trzy promienie, których drogę prześledzimy szczegółowo. Promień pada na zwierciadło i odbija się od niego zgodnie z prawem odbicia. A więc, żeby wiedzieć jak się odbije, rysuję normalną i wyznaczam kąt odbicia, który jak już wiemy równy jest kątowi padania. Aby zapamiętać, który promień jest padający, a który odbity, na prostych, ilustrujących promień rysuje strzałki, które skierowane są zgodnie z kierunkiem rozchodzenia się światła. Teraz prześledźmy drugi promień, zachowując te same zasady. Otrzymujemy następujący wynik. Oraz trzeci. Jak widzimy, promienie przecięły się. W tym miejscu powstanie obraz naszego świetlnego punktu. Możemy zauważyć, że obraz powstał poniżej osi optycznej, ale też po tej samej stronie zwierciadła, co nasz rozpatrywany punkt. Obraz taki można otrzymać na ekranie. Mówimy, że otrzymaliśmy obraz rzeczywisty. Teraz przed naszym zwierciadłem ustawmy oświetlony przedmiot. W naszym przypadku jest to oświetlona cyfra 1. Przed zwierciadłem wklęsłym stawiamy jedynkę. Dla zobrazowania powstającego obrazu mogę przedstawić promienie wychodzące z właściwie dowolnych punktów naszego przedmiotu, ale warto wybrać jakieś charakterystyczne miejsca, a więc w naszym przypadku będą to trzy końce naszej jedynki. Dla zapamiętania, któremu miejscu w naszej cyfrze odpowiadają wybrane przez nas punkty, ponumerujemy je. Poprowadźmy od nich promienie i prześledźmy ich odbicie. Jak widzimy, Powstał obraz odwrócony, pomniejszony i rzeczywisty, czyli taki, który możemy otrzymać na ekranie. Przybliżmy nasz przedmiot do zwierciadła. Okazuje się, że otrzymaliśmy obraz rzeczywisty, odwrócony i tej samej wielkości co przedmiot. Jeszcze bliżej... Okazuje się, że otrzymaliśmy obraz rzeczywisty, odwrócony, ale również większy od naszego przedmiotu, czyli jedynki. Zbliżmy jeszcze bliżej nasz przedmiot do zwierciadła. Okazuje się, że obraz nie powstaje. Obraz nie może powstać, ponieważ zarówno promienie odbite, jak i ich przedłużenia tworzą wiązkę rozbieżną. Jeszcze bliżej! Jak widać, nie może powstać obraz rzeczywisty. Promienie odbite nie przecinają się. Jest to możliwe na przedłużeniu promieni odbitych, czyli tak tzw. promieni pozornych, formujących obraz, który także nazywamy pozornym. Obraz pozorny powstaje zawsze po przeciwnej stronie zwierciadła, niż znajduje się obiekt. Zauważmy, że promienie świetlne nie przenikają zwierciadła, więc nie możemy uzyskać w takim przypadku obrazu na ekranie. Dlatego właśnie nazywamy go pozornym. Jest to również obraz prosty, czyli nieodwrócony. Jak widać, powstające obrazy w zwierciadle sferycznym wklęsłym są różne i zależne od odległości od zwierciadła. A jak to jest w przypadku zwierciadła sferycznego wypukłego? Okazuje się, że obrazy powstające w tym zwierciadle są zawsze proste, pozorne i pomniejszone, niezależnie od odległości od zwierciadła. A jak to wszystko wygląda w zwierciadle płaskim, czyli w naszym poczciwym lusterku? Pierwsze, co możemy powiedzieć, to to, że powstał obraz pozorny i takiej samej wielkości jak nasz przedmiot. Jest to też obraz prosty, czyli nieodwrócony. Jednocześnie zauważmy, że wraz z przybliżaniem lub oddalaniem naszego przedmiotu od zwierciadła, zwiększa się lub zmniejsza jego obraz. Jest to spowodowane tym, że zarówno przedmiot, jak i jego obraz są w równej odległości od powierzchni zwierciadła. Normalnie, gdy ktoś lub coś zbliża się do nas z oddali, również zwiększa swoje rozmiary. W ten oto sposób omówiliśmy powstawanie obrazów w zwierciadłach płaskich i zwierciadłach sferycznych. Każdy z nich w pewien sposób oddaje rzeczywistość. Jednakże każdy z nich w mniejszym lub większym stopniu tą rzeczywistość zniekształca. Podobnie jest z obrazem, który nosimy w sobie o sobie samych. Każdy z nas patrzy na siebie duchowo, oczami swojej duszy. Przygląda się sobie i widzi, no właśnie, co widzisz? Jaki obraz się w tobie odbija? W Księdze Rodzaju czytamy, że zostaliśmy stworzeni przez Boga na Jego własny obraz. I rzekł Bóg, uczyńmy ludzi na nasz obraz. Podobnych do nas. Niech panują nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I stworzył Bóg ludzi na swój obraz. Na obraz Boży ich stworzył. Stworzył ich jako mężczyznę. I kobiety. Dokładniej jeszcze mówi o tym list do kolosan w pierwszym rozdziale, mówiąc, że to Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec całego stworzenia, gdyż w nim wszystko zostało stworzone. Jezus, słowo Boga, jak czytamy w prologu Ewangelii Świętego Jana, przez którego wszystko się stało, jest wzorem, według którego powstaje człowiek. Wzniosłym znakiem obrazu Boga jest posiadanie przez człowieka wolności, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego i w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. To podobieństwo wyraża się w poszukiwaniu i umiłowaniu tego, co prawdziwe i dobre. Człowiek stworzony na obraz Boży wyraża również prawdę swojego związku z Bogiem Stwórcą przez piękno swoich dzieł artystycznych. Czy patrząc na siebie, na swój obraz, nawet taki w rzeczywistym lusterku, widzisz w sobie obraz Boży? Czy czynisz dobro? Czy czynisz świat wokół siebie pięknym? Może trudno Ci to dostrzec, ponieważ człowiek utracił podobieństwo do Boga na skutek popełnionego grzechu. Człowiek stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości za potrzebem złego już na początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć cel swój poza Nim. Uległ pokusie, i popełnił zło. Obraz Boży został w człowieku zniekształcony. I choć w Chrystusie jest on odnowiony i uszlachetniony łaską Bożą, to jego natura nosi ranę grzechu pierworodnego. Człowiek co prawda zachowuje pragnienie dobra, ale stał się skłonny do zła, które nie może pochodzić od dobrego Stwórcy. Jest podatny na błąd. Zbraniając się często uznać Boga za swój początek, burzy należyty stosunek do swego celu ostatecznego, a także całe swoje uporządkowane nastawienie, czy to w stosunku do siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. Dlatego człowiek jest wewnętrznie rozdarty. Z tego też powodu całe życie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako walka, i to walka dramatyczna, między dobrem i złem, między światłem i ciemnością. Jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Wiem przecież, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, ponieważ w mojej mocy jest pragnienie dobra, ale nie jego wykonanie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale mieszkający we mnie grzech. Dostrzegam więc tę prawidłowość, że kiedy chcę czynić dobro, pojawia się we mnie zło. W głębi serca prawo Boga napełnia mnie radością. Widzę jednak w sobie inne prawo sprzeciwiające się prawu mojego umysłu i zagarniające mnie w niewolę grzechu, który mieszka we mnie. Jednak pamiętajmy, człowiek nawet po utracie podobieństwa do Boga wciąż pozostaje na obraz swego Stwórcy i zachowuje pragnienie Boga, który powołuje go do istnienia. Chrystus przez swoją mękę wyzwolił nas od szatana i od grzechu. Wysłużył nam nowe życie w Duchu Świętym. Jego łaska odnawia w nas to, co zniszczył w nas grzech. W liście do Kolosan czytamy, że Bóg zechciał, aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Sam Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić, odnawiając go wewnętrznie i wyrzucając precz księcia tego świata, który trzymał człowieka w niewoli grzechu. Trudność polega tylko na tym, aby o tym nie zapomnieć i wciąż odkrywać w sobie obraz Boży, ale także kształtować go w sobie. Patrzmy w prawdziwe lustro, które da nam prawdziwy obraz siebie w Boga, czego wszystkim Wam i sobie życzę. Na koniec sami zróbmy lustro.